Proszę dobra. Jest, A głowa jest, nie mieści się. To musimy podwyższyć, tak. Ja tak, ja tak nie Dobra, poczekaj ja zobacz. O, teraz jest dobrze. Dobra, to niech tak będzie. Ja... I, I idę. I to poczekaj. I teraz kukną. Tak, ale. E, Panie, tak, nie, to nie, tak, prostu, tak, tak, tak, po prostu, tak, tak, tak, tak, Czerwony kwadrat. Nie, nie, nie, to nie. w tej chwili się nagrywa. A rozumiem, się Zrobił się tak, O, bardzo tak, Proszę Państwa! Przypadnie w uziale z... zaszczyt zaczęcia. Dobrze. To jest taka moja pierwsza praca, gdzie Wernera użyłem jako styl. Szanownywa podający nożyczki. No. Typowa sprawa, prawda? A, a, a, a szyjący to jestem ja. Czyli ja sobie podaję nożyczki, to jest możliwe w Potem tu jest treść zaproszenia. To jest taka praca z zaproszeniem na te kryształy codzienności. A to jest już przypomnienie. Też z kryształami. No nie w kolorze niestety i małe, ale trudno. No, takie są możliwości. Proszę państwa, ja dzisiaj... E, ja, to co ja robię to się nazywa experience. To taka stała moja, stała moja gadka. To znaczy się, pojawienie się wygląd, No ja, ja tu jestem, pojawiam się i, i coś robię. To może być performance, ale nie musi. No, no ja mogę namalować obraz i zawiesić. Z tym, że jeśli ja bym na przykład namalował obraz i zawiesił, to nie może być to tak zwany gotowiec. To musi być specjalnie namalowany na dany wieczór, a nie z domu przyniesione coś i powieszone. Dobra. A dzisiaj zrobię performance w ramach tego mojego epilience'u. Epilience to jest, jak mówiłem, pojawienie się wygrą. Proszę państwa, znany jest wypadek, nie wiem, jak to nazwać, niektórzy w to wierzą, niektórzy to nazywają mitologią, przemiany wina w wodę Tfu. Wodę w wino. Wodę w wino. No więc właśnie. No ja dzisiaj też chciałem prosta sprawa, no bo to Werner to są najprostsze rzeczy, prawda? Chciałem, chciałem przemienić e, e, wino w wodę. Wino w wodę. I to jest do wykonania, bo to prosta sprawa. Tu, tego, butelka, podmiana butelki, na nalanie, do, dobra. I tu jest to wino. Ale postanowiłem, korzystałem z okazji. To jest nic nadzwyczajnego, to jest najtańsze wino, bo ono 10 zł. Nie ma tańszych win, no, może tam... Ale gdzie, gdzie? No w Biedronce, ale to, to... Ono no ja piłem go, ono nie jest niezłe. Czerwone. I ja, ale dzisiaj zamienię to wino w dobre wino. <głos> w dobre wino. To jest prosta rzecz, bo... Właśnie, to jest, to jest prosta rzecz, bo takie rzeczy się dzieją kilka, kilkadziesiąt razy dziennie na całym świecie. Ktoś kupuje na przykład tanie wino i daje na prezent, no to ono się staje już prezentem, to już jest inne wino. To już jest inne wino. I to ta, ja zrobię tak samo, no to można tak, można tak, można. Yy, ale już jest dobre wino. I to dostawiam. Po, postawcie tam na bufecie i państwo spróbują, to Państwo zobaczą. No, i to wszystko. <głos> <głos> <głos> Experience jest, jest, performance jest, czarodziejstwo jest. To tak. tak. wino gwarantuje, będzie dobre. No, musi być dobre. To jest sorta... yeah. I to jest Robimy aukcję, i to można Dlatego jak kwasy. Aha, człowiek. Proszę bardzo, proszę bardzo. A witam Państwa, serdecznie. Zdebiam się, co Marzec. Robię, robię różne rzeczy w ramach sztuki. zajmuję się instalacją, performance, fotografią, filmem, ale głównie koncentruję się ostatnimi czasy na malarstwie. Także piszę i publikuję o sztuce. Eee, to tytuł naszego dzisiejszego spotkania stanowi spore wyzwanie. Zastanawiałem się dłuższą chwilę, dłuższą, jak to do tego podejść. Przypomniałem mi się takie twierdzenie na temat Vermeera. Pewności nie ma, czy to on sam to wyraził, czy ktoś, też ktoś na, jego, na temat jego sztuki tak powiedział. W każdym razie coś polega na tym, że malarstwo rozgrywa się między wielobartą krytyną a jak Jak? Między wielobartą krytyną kurtyną. A dzielność. Rzeczywiście ja. u Berwera jest tych bilatów, prawda? Bardzo, bardzo dużo. Zanowiłem więc zadaptować na tę okazję swój starszym pracę. nasze zobrażenia, nasze przez gresję. Teraz jest pokryta, miałem taki cykl, że malowałem, używałem wszystkich kolorów. Ludzska psychika rozpoznaje około 165 odcieni barwnych i tyle mniej więcej tutaj jest, oczywiście część zaklapana, część zamalowana, nie widzę, a przynajmniej i tak dalej. I umieścimy tutaj perłę. bo też jest tematem naszego spotkania. Ona wisi mnie w centrum, Dziś jest przyczepiona, ale właśnie tak z boku, <coughs> od w, w w sytuacji takiej przypadkowości, czyli coś, co jest takim rokokowym skokiem w bok, jakimś takim załamaniem symetrii, ale też właśnie też pozornym. jest ona jest umiejscowiona na złotego podziału liczonego od góry i od dołu. Czyli przypadkowość, ale pod szybką koniecznością, która się ale nią nie jest. Ne? Dzień. Tak. Dziękuję bardzo. Może... Nie, bardzo. Nie, ja bym może Jest bardzo. Jest bardzo. Jest bardzo. Piotr Kowalski, Kolejny który naszał do... swoją pracę. O, bardzo dziękuję. Ja, bardzo ja dobre jest. A to te moje? Zarówno przez Piotra, jak i przez Bobry. Piotr jest bardzo blisko natury i środowiska i bardzo o nich myśli. Ja, ja mam tutaj ściągawkę, co, co mogę powiedzieć. Jeszcze też jest opis tutaj zawieszony. W każdym razie e, Bobry, Piotr uczynił jako obiekt swojej fascynacji twórczej i, i mówi, że bobry są współtwórcami jego, jego prac, przynajmniej tych obecnych. I takie sformułowanie, że charakterystyczne dla twórczości Piotra jest upodmiotowienie przyrody. Ja, ja myślę, że, że Piotr jest znany zarówno z twórczości malarskiej, jak i z instalacji instalacji ulicznych, czy, czy właśnie performansów związanych z przyrodą, z przyrodą i również performansów, czy twórczości dedykowanej, czy związanej z środowiskami LGBT jest bardzo za równouprawnieniem, za równorzędnością, za brakiem jakichkolwiek podziałów. A w tej chwili jednocześnie też angażuje się w rozmaite działania czy popieranie wszystkich akcji przeciwko wojnie na Ukrainie. Tak krótko... A, można, bo tam jest drugi opis, Fascynującego po projektu, czyli obraz, który zanurzono w Bogie Tak, Wiedziarze. To jest tak. Już... I właśnie, czy można z zobaczyć efekt tego tak, u... pobytu? Piotr mieszka, znaczy, nie, nie wiem, czy dobrze powiem, na wsi koło Poznania. jest. To jest mała miejscowość, tam są właśnie bobry i Stawie Jeziora. I on co roku płót... duże płótno, nie pamiętam, czy to jest dwa na prostokątne płótna są dwa, dwa na półtora czy jakoś tak, zanurza e, któregoś sierpnia, to jest 20 czy 22 sierpnia, z jednej strony zanurza w wodzie i bo, może inaczej, 22 sierpnia wyjmuje to, które było zanurzone i jednocześnie zanurza nowe płótno. I te płótna myślę, że są, ja ich nie widziałem. Y, w rzeczywistości, w naturze, ale myślę, że u Piotra są do zobaczenia. Cały rok są? Słucham. Cały rok tak są? Tak, cały rok, tak. Cały rok są. Ale już tak? tak? Bo... nie? Ja, ja nie jest Nie. One obracerają pewnie obronami. Być może późna są gruntowane, czy przygotowane jakoś, ale nie potrafię odpowiedzieć. Drewno w nie gnije. Jeżeli, przepraszam bardzo, chcecie Państwo zobaczyć robotę Bobrzą, to na y, łąkach wzdłuż kanałku Czerniakowskiego, <gry> między Czerniakowską a Trasą Siekielkowską w tym roku bobry dokonały skutecznego przegrodzenia i zbudowały no, żereń na terenie inwestycji jak i firmy Mailand, która 12 <gry> lat koło te, te, te, te, tego kanałku chodzi. Tam planowała, No właśnie, jak wyglądają tak, po tak, roku te Jak, te jak obrady, obrady, takie I czy można zobaczyć w internecie, czy widzicie? W no. Czyli bo są w ogóle, że się nie opowiadała. się jak to będzie takie. na to spotkanie dzisiejsze, to jest. Tak, to spotkanie wspólnego z Dermaria. To pierwsza sprawa, która, na którą się zastanowiłem. I jest kilka takich stycznych no, spraw. on zajmował się ludźmi swojej epoki, pokazywał ich, zajmował się codziennością, czyli taką normalną rzeczywistością, no i używał kamery od szkóry, czyli uczenniczki aparatu fotograficznego. To jest e, tak, jakby... E, te, te, te pierwsze myśli, które mi się pojawiły w głowie, a w ogóle jeżeli chodzi o tę pracę, to ja muszę powiedzieć tak, że no żeby y, mówić o, o rzeczywistości, która w tej chwili jest, no to trzeba ją rozpoznać jakoś i, zobacz, y, co, i wyciągnąć wnioski y, z, tego, z tego, co wokół mnie się dzieje. I doszedłem do takich, do takich wniosków, że postęp cywilizacyjny, doprowadził do tego, że żyjemy w epoce nadmiaru. W różnych aspektach, bo to jest w aspekcie czasu, przestrzeni, konsumpcji, ale także nadmiaru obrazu. Ja mam taki, taką komórkę nowoczesną, w której są cztery aparaty fotograficzne o bardzo dobrych parametrach. Mój wnuk ma taki, taki sam aparat. Miliony ludzi mają takie aparaty, takie y, smartfony i robią bardzo dużo zdjęć. I te zdjęcia najczęściej są chaotyczne. Tak, jest taki przepływ chaotycznych obrazów, które są umieszczone na, na mediach społecznościowych w różnych innych miejscach itd. I po prostu to robienie zdjęć stało się czynnością tak ukrywialną, bo to każdy.. Mało każdy tego, filmy, filmy też. No i, i ja też z, z, z, z, z spróbowałem się z tym zmierzyć. Usiadłem sobie na Placu Piastowskim w Cieplicach i robiłem takie, taką fotografię uliczną przechodzących ludzi. Zrobiłem bardzo dużo tych zdjęć, ogromną ilość. I nawiązując do poprzednich moich etapów w chciałem wyłuskać te, te obrazy, które mają jakieś znaczenie i dadzą, dadzą się przetransponować na obraz malarstw. No i oczywiście z, z tych, z tych wielu, wielu, wielu, wielu fotografii bardzo mało wyłuskałem tych, tych nadających się no i, i namalowałem obrazy. Oczywiście to jest jeszcze przetworzone, bo to jest później preparowane pod kątem obrazu malarskiego. W związku z tym obraz ma pewne swoje prawa, żeby on skupiał uwagę, to musi być odpowiednio skomponowany, musi, nie mogą sobie przeszkadzać różne elementy i tak dalej. Wyrzucam wtedy elementy, które przeszkadzają i dodaję materię malarską. Czyli ma, to, to, czego nie ma, podprawki bo fotografia ma materię pikseli, nie nie, y, y, y, tą malarską, która... i, i maluje te, te obrazy. To jest taka próba wyłuskania znaczących obrazów z tej pionki, <śmiech> która, która nas otacza. No, i, i, to, i to jest tyle. Nie wiem, czy to ma sens, ale dla mnie ma sens, bo ja się po prostu mam czym zająć. <śmiech> <Ja> dziękuję. <śmiech> A co, o. Nie, moje obrazy są tu. Ja dostałem od za które były stałe w codzienności. I akurat dziwny zbieg okoliczności, ja zacząłem malować, prawie odrzuciłem wszystko, swoje dawne rzeczy. I zacząłem radośnie, czy smutnie, jeden obraz był obrzymy. To mnie zakpił ten tytuł. Ja rzadko yy, zwracam na to uwagę, a ten mnie szczególnie zwracał, Rozmawiałem z kolegą i mu powiedziałem, że do mnie te kryształy, ten tytuł, kryształ codzienności, przemówił. Kolorystycznie. I smutne, i wesołe, i radosne, i szare, i złoto, prawda? To jakoś chciałem zrobić. Nie żeby się to udało, ale. Dałem, miałem pewną poczucie wartości osobistej. Spojrzałem na swoje życie, spojrzałem na to, co mam na codzienność, spojrzałem kolorem. Bo tak rzeczywiście jest z nami, prawda, że to wszystko jest wynikiem naszej, naszej postawy, naszej, naszej działalności. I myślę, że ten temat kryształy to jest, to jest dla mnie moment poszuki, poszuki, poszukania innym materiale. To może być ołówek, to może być kredka, to może być nawet rzeźba. I tutaj są parę rzeczy takich, które podobne z tym myśleniem. Zresztą myślenie podobne jest bardzo trudne, by człowiek zachował swoją własną osobowość, czy umiał się poruszać w tej codzienności która jest straszliwa, straszliwa. Żyjemy w czasnych czasach, gdzie się wszystko poprądało, pomyliło. I komputery. Ja nie znoszę komputerów, nie znoszę, e, nie znoszę e, telewizorów, to wszystko mnie denerwuje. Staram się Smarcy. chodzić i szukać w Wchodzić, Chodzić. Nie, nie przekreśam innych, że może widzą w tym taki moment. Ja natomiast znajduję, idąc ulicą, czy idę z czy idę z na jakieś listekty. To mi daje pewną wartość poszukiwać. O, to chciałem powiedzieć. No, no. Nie ma Wyszka Ługowskiego, ale wczoraj przyniósł i zmontował pracy. Tutaj ta zielona. Czyli mamy tutaj panienkę taką, tak powiem, welmeowską, trzymającą perły. I ta perła się świeci. Minimalistyczna praca, ale. Sekundę, gdzie jest perła i gdzie jest Tam, jak sobie zobaczysz? No tak, tak. Tu jest świeczna. Nie, to z przodu. Spójrz na nią. No tam ta perła jest oświetlona. Aha, a kuda. Zobacz jak to się odchodzi. O, patrz, widzisz, o teraz widzisz. Ale tam jest kubita. Tak, tak. Posta, która też Tak, jest tam. Widzisz, teraz, teraz jak widzisz, a tu jest laserowe światło, które leci tam. Ale tu jest kubita w środku. Tak, tak. Tak, z pełnej. Tam pełna się śmieci no, to Nie, by... ja, to tak. Jest... Ja, jest... ja, jest... Nie do wiadru, muszą dodatkować. Wszystko, bo te zielone, Że jest Żeby to nie było z Dobrze, to tutkam się. Tutkam tam z przodu, jak się patrzy, tak, tak, to, to jest, tak. jest tak. Że rzeczywiście to, no, to jest bardzo dobre. Dobre, to jest To jest nie moja zasługa. Idę się I Wodę. Znaczy się. Wątpia no, została przemieniona w wino. Można tak jak mówiłem, wino zamienić w wodę, to nawet żaden problem. Tylko co to za, za pomoc? Ale to, ale to, nowość, to jak tak to się dzieje codziennie w masowej skali, to chcę sobie sprawdzić. Tak, Pić chcę jak nie chorego. Czy to wymaga jest to Natomiast... Nie, dlatego, ale, ale jeszcze mamy troszkę czasu. Tak, o, o, To jest to, I o pudełku dzisiaj. Panowie, że nie ma z to jest właśnie to wino, które przemieniłem w wino. Wino z Biedronki na wino z sklepu, Wino na no drukuje, drukuje, drukuje, drukuje, drukuje. Mamy w kartkę, która została Ja już od małego, jest. Czy to Tak się to. Ale la sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Dobrze, nie ma tutaj... Nie Nie ma no, że, rzeczywiście, że się to A skarpetki jakie. No niestety czarne. A. <grywa> Teraz mamy um, panią damy wikińską, w <laughs> Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beauty, beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is. Beautiful life is beauty, beautiful life is beauty, beautiful. mm <laughs> hmm <laughs> Wcześniejszy taki performance miał charakter wanitatywny. Co to znaczy wanitatywny? Bo ja... Nie Ostateczny. Jaki? <grym> tak jak mak na natury wanitatywny, że, że około, o śmierci, o, śmierci. o śmierci. Tak, o, o memento Mori. I chodzi o to, że rekwizytem, który mnie zafascynował i świadczy o dzisiejszych czasach to zakończona sztuczną perłą Szpila. Natomiast, czyli wykorzystałam te dwa, dwa elementy z twórczości Vermeera. Tak bardzo powierzchnie rekwizytowo, yy, yy, yy, czyli perłę, taką dość, dość straszną, a jednocześnie piękną i list Czytająca list. Ktoś, zna, zna, kto, ktoś, kto się interesuje biologią, to mamy tutaj przedstawiciela związanego z, z tą epoką że tak, biologii, tak I tyle. Oczywiście jako kobieta musiałam dodać więcej rekwizytów, więc jeszcze, jeszcze oczywiście sól fizjologiczna i tak dalej, ale to już nie chcę rozdrabniać się na szczegóły, dlatego, bo y, to może tylko jakby umniejszyć y, to, co zro, jakby... Y, ale jestem gadżeciaro i, i tyle. I myślę, że Werner też lubił te lubił się bawić w, w, w właśnie w różnymi przedmiotami, kolorem, fakturowym. Tylko, że tutaj mamy współczesność. Ale wreszcie będzie milczeń. Lepiej jak no. performance lubi milczenie. No to... Dziękuję. Dzięki. <mulatory> <mulatory> Dobra, go... Tak mi dał, nie wiem, nie, co to jest. Muszę tutaj weźć no, Trilobit jest narysowany a, ta, a. kredką do makijażu, czarną. I <mulatory> <mulatory> kto to jest? Tak. Starożyna, skamieniałość taki. tak. znaczy z taki. Bra, bra. Tak, tak, tak. Oczywiście taki to jest taki czaszkowiec, no taki przypomina konstrukcję w ogóle. Ja, ja, ja, ja nie mogę. Tak to. No, to tyle. Jak to było? No, dziękuję dziękuję Jan, za a nie to właśnie my, my no oh. I to, to to to Grześć, gdzie jest grzeź? Karstaca. Karstaca? nie ma. Nie, nie, nie, nie, ja w związku z tą to pora, no, to że, że, że to napisała. Janek, bo to jest daleki rodzic dlatego parę słów wyjaśnienia. Moja codzienność to co codzienność malarki. Długie godziny machania pędzleń pracowni z różnym powodzeniem. Od tej czynności mam stały ból w prawej łopatce. To prawda, często przystadnia. Podczas malowania używam jako paletek kawałków, tektury recyklując ja stare opakowania. W trakcie pracy powstaje więc sporo takich odpadów. Zresztą widać, że kolory bywają większe, a kolory były większe. Więc postanowiłam skończować. To jest jedna z wielu prac, które powstały w ten sposób. Ta jest dosyć urocza radosna, ale są też są dosyć poważne. Po po a e ty jak Kadziu? Jako, jako podobrazie zastosowałem opakowanie od z zinteju, bo dobra wiktura. Ja I więc sporo tego świetnego. Pokazuję pierwszą klasę z pracy z tego cyklu. Można ją nazwać. Każdy z nich wracają w opisie. No jak naprawdę, tam jeszcze jest odniesienie do Bangladeszu. Tam taki kryształek. A, jest! Kryształek. A ty ja mam odbić nie do końca perł, a... ale faktycznie, jeśli błyszczą się. się. Tak, ten jeden tylko. Jeden, no. a, a, a to co, grze świeci osobnie? Tak. tak, a moja praca to jest znacznie, że mam takie jedno z takich fotografii z cyklu o, o nieuchronnym ruchu w fotografii. Znowu w tym ale z wyraźnikiem, z fotografem i spodobało mi się, że rzecz może być niejednoznaczna. Dla mnie w porządku, z reguły traktujemy jako zapis jakiegoś stanu dla wszystkich widzów jeden. Ja nie widzę zagłosowania. Uznałem, że to to, to, to, to absolutna tutaj jest, akurat tutaj jest po prostu sześć różnych fotografii osób wypracowanych. E, 12, nie, 10, 10 lat temu na plaży i to jest Między innymi jest tam Janek. Jest, jest. Widzę. Perła. To no, jest... ale jest... jest... jest... rylkę. A, no tak, myślałam, <głos> tak, ja tak, tak, że ty. <głos> tu jest Janek. Jak dobrze się obrócisz, to zobaczysz, że jest Janek. A tu jest rynek. Ja ty myślałam, przypatrując się tym fotografiom bardzo starym, już z wieku długo naświetlanym, miałam dobrze. takie złudzenie ruchu że, że czuję, że one się ruszają, że mają w sobie coś. One tak, mają w sobie coś, czego a współczesne fotografie nie mają. Nie używałem. Więc nie byłem wyczerpany. Więc nie Teraz mam. Teraz mam. Teraz mam. Teraz mam. Teraz mam. Teraz mam. Teraz mam jak za to jak to to znaczy kamery do aparaty Zobacz, to to teraz ja się teraz, a, to no, marzec, marzec, nie? On jest a teraz Yo już pójdzie. A potem nie wyświetlała. Tak, bo do Fajnie jest to, że taka super kamera. Na gumkę przyczepiona. No to wiesz, tylko u mnie, bo normalnie to masz ustrojstwa. Ale, ale, ale nie, ale to ma. Smak, je. 400 wymiarów. No tak. Super. Nie, nie, nie, że jest to tak, to jest to ale to tak jest do stąd Tu ma łapki, tu ma, dotrzymania, do trzymania I to wszystko, wiesz. Tak jest spust, osność. Ale absolutnie, słuchaj, jest. Jest. Starytka, wiesz, tylko wiesz, to stary 50 zł. Wiesz, klić to nie ma znaczenia, że jest... Czy jest... Na... Na Bo zapomina, więc... się ja. tam, nie? Ja mam... w tym że to zapomina, ale patrzcie, się tam, co tam. dzieje. że nie tym Ale też masz że nie ma strachu. W każdym razie jest. Jest, no to, to jest, to jest, to jest wypreparować to nie problem, ale to wiesz, wiesz, się, akurat się tym nie zajmuję, no ale, ale jest to możliwe. Bez problemu. Ja, tak, bo jak tuż masz, to co W każdym ja wy... programie do edycji filmu. No bo tam jakieś małe elementy, jakieś fajne były na pewno. Tak, no ja mam całość. Ja, i mam na pewno to, co. By, nikt inny by nie filmował, bo ja się na tym znam. Tak, tak, tego tą nogą ruszała. Tak, że to takie dotale. Tak, A. że to nikt to nie Twoje zwraca uwagi. Mam to I perełkę też masz. Ja, ja ci mogę całość dać. Tak, to, to wtedy puszcza, że jest całość a w tym programie który wyświetla to, to nie jest to muszę, twój początek... na pół początku i się wyświetla. Tak, tak, Tak, I tak, tak. przymowy, tak, tak. bez tego no, też tak. Tu tak, tak, tak pokazany za ośmię. No na pewno, to na pewno dobrze to zrobiłeś. No. no ale mogę sam ograć Zresztą nie prawie jest. Tak, tak, tak. <coughs> Po prostu Jak patrzę Ja nie wiem, nie Konieczny to kościół. na O koniecznym przyszedł do tej kabiny. Jest jeszcze się się że nie będę tylko Nie to. sobie dom pod Warszawą i no no, będę <pc tho> bardzo A to jest, że Tak. powiem To jest, Koncert na świeczkę. Tyle, bo to coś nie mogłem go to znaleźć. Przede wszystkim ołowę. No i świecza w marmoru, ja Ale mógł pokazano, mógł w bardzo ładnie to komponowało. Super. Krab, no, to z tymi szczęśliwymi I że się to przeczytać. to nawet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 bardzo mi miło Pani Janku, że zostałam tutaj. Mam możliwość tutaj być yy, z wami. To jest moja praca, która yy, warna, obecną wystawę. Tytuł tej pracy to jest martwa natura z cytryną. Została wymanowana na konkurs który odbywały się w Muzeum Jacka Marczewskiego w Radomiu I żyli tego konkursu. Oczywiście trzeba było się inspirować z Kórczewczą Martwą Naturą. Naturną. I żyli tego konkursu przyznało na nagrodę właśnie za dyptyk, to jest jedna sprawa, to za dybtyk. I teraz jak dowiedziałam się, że tematem jest Kryształy codzienności. Od razu ja słuchałam w internet, co to za kryształy codzienności. Co mi wyskoczyło? Wyskoczyło mi, że kryształy codzienności to są narkotyki. Dobre, dobre, dobre. Co to ja mam na no, to nasze spotkanie. to No właśnie, Marika to za mało. Ale od razu zadzwoniłam do do kogoś następnego nie co wybierzecie. Co to są te kryształy? No to trzeba się.. Yy, pomyśleć, co będę malował, a nie było ciebie na wystawie Jacka Lewandowskiego, Janusza Lewandowskiego, to ty nie wiesz, co my tam przygotowujemy, ale to trzeba się inspirować. A, no, to myślę, no to nic, tylko z tego 12 roku ta praca będzie najodpowiedniejsza, bo codzienność jest, jest. Kryształ jest, jest. Gdzie jest jest? No jest tam. I sobie pomyślałam, że to tam, jest wiek, trafione w dziesiątkę, także A no jest, jest ale nie ale mierż nie rżnięty. Nie mierż nie, mierż nie mierż. Ale kryształ. <śmienny> <jest> <śmienny> <śmienny> no.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 a czy ma coś wspólnego z kryształami? Ma, Co ma? Koty. Koty. Koty. Koty. Koty. Koty na co dzień to są. Ja uważam, że ferły, ale on uważa, że kryształ. Niech, niech będzie jego wersja Andrzeja Wernera. koty to są kryształy. To są ciemności. Jak wiecie, ja maluję koty ateńskie. To nie są koty ateńskie, to są koty pandemiczne. Ale to, to jest oczywiście bardzo prymitywne i proste. Jesteśmy po prostu w obtucznej. Polityczny obraz. to nie ma. Natomiast ten, ten misiek. Nie wiem. Czym wam się to kojarzy? Ale mnie się to kojarzyło jeszcze przez pewnym miesiącem tego roku. A czy całe towarzystwo, tamtej innymi się, to są też kryształy. Co prawda koty, ale inne kryształy. Polityczne kryształy. Jakie? Polityczne, polityczne kryształy. Bo to jest... Szkoły. Jaki pan... Jaki pan? Na pewno wiecie. Pan na pewno. Ale dalej... Dlatego to połączyłem. Jesteśmy w czarnej dziurze. Dobrze, zostawmy politykę w spokoju. Dzisiaj mamy zupełnie inny dzień. Wróćmy do kotów. Koty... Ja już nie mam. Nasza ostatnia, cudowna, kryształowa kotka odeszła półtora miesiąca temu. I tak już za nią ustalili, że już chyba nie. Bo czas jest... Czas jest po prostu... Oby jeszcze był, ale czas jest już trudny. Ale wracam do Wernera Andrzeja. Jego kryształy w dalszym ciągu funkcjonują, więc moje niech też Dziękuję. No co, może ja teraz? Nie, jeszcze polecimy tutaj z kartki. Żeby się tak? Proszę państwa, nie jest to szopka, boże Narodzeniowa, jak tutaj takie kowaci się oczewali, gdzieś już miał dwa miesiące przed bożym narodzeniem, pomysł szobkę? Ale jeżeli tak sobie pomysłujemy, że jest koncert, koncert pachaszki rozpoczyna kompozycja malera z martwym stanie. Albo że w zeszłym roku festiwal betobenowski był organizowany we wrześniu. Prawda? Na wielkanocny koncert festiwal betenowski był organizowany we wrześniu. A no to po jakiegoś motywu złożona rozwojowego w październiku nie jest żadnym nowym przestępstwem. Na Więc co to jest, jeżeli to jest, jeżeli to nie jest szopka Bożona Rokowiowa? Proszę Państwa, rok temu w Gandawie, w małym kościele, dokonano ogromnego odkrycia z zakresu historii sztuki. Odkryto ołtarz, ołtarz skrzyniowy z XVII wieku, który był wykonany z pnicze w wysokości około... 11 metrów. Tu są te, te, te, te, te pnie, są tutaj za, zainscenizowane. I w tych, w ten ołtarz był przysłonięty obrazami Rubensa, które po zdjęciu dopiero się okazało, że ten ołtarz barokowy, ten ołtarz barokowy jest dopiero znany. Ten ołtarz był sygnowany. Ja go, ja go oglądałem. Sygnowany był, to jest flamandzki, autor nazywał się Janus Alfredus Wanderskal Cuski. Ba, ba, ba, był, był to po prostu człowiek, który nie był znany. Od tego momentu jest światowej sławy autorem, który jest przedmiotem teraz studiów wielu historyków sztuki. I teraz zrobiłem z tego pewną miniaturę. To znaczy ten wielki ołtarz strzeniowy z miniaturyzowany, i przedstawiłem go tak jak potrafimy. Na czym polega ten ołtarz no, i jego tajemnica i ten, ten fascynacja historyków sztuki tym, tym obiektem barokowym. Mianowicie, zobaczcie Państwo, że ta gwiazda betlejemska nie jest na górze, tak jak w Hadejszokce, Za betlejemskiej, tylko jest na dole. Wszelko nie zasłaniaj, bo ludzie chcą zobaczyć tą gwiazdę betlejemską, która jest na dole umieszczona. Poza tym jest postać pasterza wyeksponowana. Trzeba to zobaczyć w innym materiale. O co chodzi? Po, po badaniach z historią sztuki okazało się, że jest Ewangelia według pasterza, który jest to apokryficzna Ewangelia, która nie weszła w skład kadonu biblijnego, tylko jest to po prostu pewien pewien przekaz, który zaczął dopiero funkcjonować sam z siebie. Zaczął być po prostu przedmiotem różnego rodzaju analiz i, i, i studiów historyków sztuki. Na czym polega ta Ewangelia Pasterza? Mianowicie, wywnioskowali z tego, że Pasterz, który napisał swoje Ewangelie, opisał, że Gwiazda Peteryjewska, która spadła tam gdzieś na pustyni jud Judzkiej, mogła być kamieniem żelaznym, czyli rodzajem meteorytów. W pewnym sensie ten potwierdza, ten, ten, ten Ewangelia Pasterza potwierdza pewne teorie, które mówiły, że gwiazda petlejemska mogła być meteorytem. I ten, proszę Państwa, według przekazu tego, tego, Biblii, Papi, tego Ewangelii Pasterza, ten żelazny kamień, który był znaleziony przez Pasterzy, został sprzedany żołnierzom rzymskim. Czasem historycy sztuki wysnuli, że te, z tego kamienia, z tego meteorytu żelaznego mogła zostać wykuta włócznia świętego Maurycego jako symbol chrześcijaństwa, która była noszona przed cesarzami rzymskimi po, Konstantyn po Konstantynie Wielkim. No i teraz zrobiłem no, taką rzecz, jak, jak potrafiłem. Zobaczcie Państwo, że. Ten ołtarz i napis, jaki był na nanieczony, Gloria cum Figuris, nawiązuje do dzieła do, do do Dürera, do, do który napisał Apokalipsis Funt Figuris. Czyli nie jest to inscenizacja, bożonarodzeniowa, gdzie jest, batka, gdzie jest Boże Narodzenie, tam to wszystko, środka to wszystko, tylko jest to po prostu zestaw figur, które mają przedstawiać Glorię. Prawda? Dlatego mówiłem Państwu, że nie może to być szopka bożonarodzeniowa bo w każdym kościele czy w każdej interpretacji teologicznej współczesnego kościoła katolickiego by się nie mieściła. Obok jest tak samo dzieło tego samego 17 tego samego, yy, yy, wiecznego autora, o którym Państwu mówiłem, który jest, nazwisko jest bardzo trudne do wymówienia. To jest po prostu zrobiona z kolei nasza interpretacja Pana Jada i moja, to jest Janek Rylke. Janek Rylke jest autorem tego słonia i tego, ale też nawiązywał do tego właśnie dzieła 17-wiecznego Flamanda. Ja zrobiłem tylko tą półeczkę i dłutkiem wyrzeźbiłem ten napis Jan Rylke. <gry> To tyle, proszę Państwa. No, co można jeszcze o detalach różnych powiedzieć? No. Współcześni, niektórzy, proszę Państwa, współcześni w historycy sztuki mówią na przykład, że ta gwiazda betlejemska umieszczona na dole w tym ołtarzu może być to, że gwiazdę betlejemską przejął podzie podziemie handlowe. <zysy> wykorzystuje to w tych centrach handlowych, że już zaraz, niedługo, za dwa tygodnie, proszę państwa, będziemy słyszeli już melodie prawdopodobnie. No. I się okazuje, że jest to podziemna ręka rynku, skłyciła gwiazdę betlejemską i ją opanowała. I jest to po prostu... no, Ale to jest no. interpretacja nie XVII wieczna, tylko współpracy. Współcześni historycy sztuki mają różne możliwości interpretowania tego dzieła. Czy to zrobiłem dobrze, czy nie, to nie, nie wiem. Dziękuję bardzo. Mogę przeliterować jeszcze nazwisko tego autora, tego autoratu. Ładnie to powiedział, ładnie tego podnieść влахи компании. Всё подтвердил. Я был на практике в страховой. Убрана на неделю, чтобы пройти на собеседование в Гаши. Сейчас 6.00. Это ровно. И рекламный класс, на рынке другого. Panie, czegoś... czegoś jakiegoś, uwaga! O, no. To jest przedmiot dlaczego nic nie mam do to to, może już teraz nie jest używany tak często, ale e, nie, ja go wykonałem. To, że zrobił, prawda? Natomiast ma... E, ciekawą taką, taką układ linii, który przypomina strukturę jakiegoś krystału. Prawda? Natomiast te dwa elementy chyba, chyba są tutaj oczywiste. Natomiast mnie zainteresowało jeszcze to, że ten kształt jest dosyć kolejny, bo właśnie wynika z tego, że to tylko trzy druty zostały użyte bardzo regularnie i to spowodowało, że pozwoliłem sobie tytuł tego, tego zdarzenia, prawda? kryształy codzienności, uzupełnienia o kryształ i kształt codzienności, prawda? bo ten element jest, wydaje mi się, dla mnie ważny. Zresztą, bo to wiąże się z taką, z taką ideą, którą głosili sytuacjoniści, na przykład. Dżęć prawda? Że właśnie prawdziwy postęp, prawdziwa rewolucja to jest ta, która się dokonuje w codzienności. Tak? Nie, nie ta, która na ulicach, nie ta w książkach tylko. To tylko tyle. tyle. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja sobie z formera wzięłam tylko tą podzielność a ptaki są naszą Żyją obok nas i mężczy. po prostu wchodzą z nami w relacje. I w sensie... no, z kotami męża w naszej kiesie. To są Tania po prostu migawki, migawki miasta, to co czytamy na co dzień, jeździmy autobusem, ptaki, ptaki, patrzymy, co pod mostem się dzieje. Ale one są obok nas. No ja, ona nie powie Wam tego, ja to powiem. A ja wszystkie resztki, a właściwie nie tylko resztki, kładam na o kiedy na zewnątrz. I mamy, zapytania, teraz już się pojawiły. Męby. ale to były są tylko na późno, tak. przychodzą do centrum Warszawy przylatują. Na jesieni i... Nie są Nie są, są, są, są, są, są, są, że... są może tu. U nas są. U nas w są, nie, są tylko bo nie A, chodzi o... Chodzi o obronę. No. Obrony są niewywałe, Ania ja to dlatego obroni, bo te wrony przylatują, szukają szyby i mówią, no, no, I no, gdzie jest nasze? I one poznają. Na przykład, jeżeli ktoś inny wchodzi do kuchni, to ich nie ma. Jeżeli wchodzę ja, natychmiast się to no, zbada. No no. Tak, są tak, bardzo. Ale to są takie duże rzeczy. Ludzie też Na przykład gablony. Все будут спокойнее static. Все никакой защиты to kolejny, witamy kolejnego artystę, Baratka, Waldemara, Rybęka. Ja muszę zacząć od tego, że wtedy, kiedy był klub performance na, na Kajpowskim Przedmieściu, tam Janek zaprosili mnie właśnie panowie prowadzący do performance'u i wtedy powiedziałem taką rzecz, że sztuka to jest cud. Że po prostu no, pojawienie się dzieła sztuki to jest cud. Tysiące rzeczy ludzie malują i tak dalej, ale jak się potrafi trafi dzieło sztuki, jest to cud. I dlatego też kiedy Janek mi powiedział, że kryształy codzienności, to sobie pomyślałem, że to jest jakby cud do kwadratu. Chociaż każdy cud jest w codzienności. I przypomniałem sobie jakby dwa cuda. Pierwszy cud był taki, kiedy w skokach w 1976 roku, 5 roku tu większość to jeszcze na świecie nie było, ale był to był ośrodek plenerowy Akademii Sztuk Najpiękniejszych i był sierpień, było pięknie, było ognisko i, i ja już miałem dość tego ogniska. sobie wyszedłem, siadłem na ławce i patrzyłem w, to, w takie rozbierzone niebo. Kogo mnie, nie było nikogo. Koło mnie dosiadł się kierowca z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który tam był na delegacji. Siedzimy sobie na tej ławce, siedzimy. Patrzymy sobie w to niebo sierpniowe i on się odzywa. Panie Waltku, widzi pan tą gwiazdę, jakby od tej gwiazdy puścić półprostą. To ona będzie zapierdalać? I... Ten obraz, czy ktoś wierzy, czy nie, ale y, jest namalowany jakby na tą historię. Tu mam nawet notatki do tego celu zrobione. Y, nawet tu napisałem, nie wiem czemu. Te kilka figur geometrycznych opowiada o zdarzeniu właśnie z tamtych lat. to no, właśnie tyle. Jak w 67 roku sympestrowia. A, a, a po właśnie tych, co się nie urodzili. Skąd w 61 i 2 roku sprzęcie żeśmy działali na wzgórzach, że aż się burzyło. <grym> Ciągnęliśmy jacka z a, tak, tak, więc to jest na filmie. To jest portret dla, no, z pełną kormera, który zrobiłem dla mojej żony w 1987 roku. I tutaj jest błąd, ponieważ tu powinno być łagodne przejście. Więc pojadę do Obi, kupię papier ścierny, cienki i to zmatowię, a potem nadam. Hmm, farbą, zmiękczenie tutaj. To już będzie fałszerstwo, nie? No nie, no to, to jest, nie, tak w ale tak nie jest, jest, jest, to jest miękkie przejście. Miękkie przejście. No i to wszystko. Powiedz, <k Heh> że poprawiłeś Poprawiłem margines. tak, poprawiłem <min> margines. Ale to wiecie obrazy, nie nie, ja nie nie, A czy ktoś Ja widziałem. Ja widziałem. Ja taki jest byłem. Ja byłem. Ja byłem. Ja byłem. wielki. byłem. Ja byłem. Ja Taki obraz. Tak Tak taki, taki, nie Wspaniały malarz. Wspaniały malarz. Aweler. Wermer. Aweler. Aweler. Aweler. Aweler. Aweler. Aweler. Dwa Aweler. Aweler. Aweler. Aweler. Aweler. I Aweler. Aweler. I ja jak usłyszałem, że, że ma być temat Vermeera, to od razu skojarzyłem, że dla mnie Vermeer to jest przede wszystkim światło. I e, dla mnie to było fenomenalne, jak ja pierwszy raz zobaczyłem oryginały e, obrazu Vermeera, no to stwierdziłem, że to jest dla, dla mnie taki fenomen, że ja takich obrazów nie toleruje, które są tak wycyskane dokładnie, namalowane itd. i tak dalej. I przyglądam się tym obrazom i po prostu szczęka mi opadła. Szczęka mi opadła, bo on w tym cyckaniu takim dokładnym, tym malutkim pędzelkiem, którym wykańczał każdy szczegół, osiągnął jakoś magię. I zacząłem się zastanawiać, jaką tą magię mógł osiągnąć. I stwierdziłem, że on osiągnął tą magię w ten sposób, że jak zauważycie na jego obrazach, nie ma ani jednego koloru, który byłby banalny. On te wszystkie kolory, z tego co ja wiem, sam mieszał i stworzył tymi kolorami po prostu aurę taką, że przez, z jego obrazów bije światło, bije światło. I e, ja e, po prostu wbrew e, sobie, wbrew swoim przekonaniom e, o takim malarstwie realistycznym e, e, zostałem jak gdyby zauroczony przez te obrazy Wernera. Zostałem e, w jakiś magiczny sposób e, załatwiony po prostu e, przez niego, bo stwierdziłem, że to jest jakaś magia. To jest ta, taka sytuacja, jakby ktoś nagle mi pokazał że coś, co dla mnie jest banalne, jest czymś niesamowitym. I pokazał mi to naocznie, e, literalnie i po prostu w sposób genialny. Ja przyniosłem ten obraz, który namalowałem w małej wiosce e, bułgarskiej, gdzie nagle budynek jedyny, murowany, który był rodzajem pomnikiem w tej wiosce, który był najpierw szkołą dla dzieci, potem była w tym karczma, gdzie odbywały się od i pijaństwo i tak dalej, a na koniec nazywało się to Smiesel Magazyn, tak nazywały. to I tam, i tam były. I tam, I tam był e, sklep, w którym można było kupić wszystko od chleba po e, jakieś e, techniczne rzeczy itd. tak dalej, i tak dalej. Był to ten budynek w tej wiosce, która była zabudowana drewnianymi domami, to był rodzaju pomnika, który stał w samym środku, w samym środku tej wioski. Tam przesiadywali różni ludzie, tak jak było to typowe dla wioski Piusy jakieś, które się tam spotykały, prowadziły dyskusje filozoficzne i tak dalej. I ja, któregoś lata przyjechałem, zobaczyłem ze swojego okna, gdzie mieszkaliśmy, że ten budynek się świeci, świeci się po prostu takim kwadratem, który spróbowałem namalować i w jakiś sposób mi się to, myślę, udało, że to światło przenikło do tego obrazu. I e, następnego roku pojechałem, okazało się, że ku e, tragedii 3 czwarte mieszkańców tej wioski ten budynek zburzyli i tam wybudowali jakiś nowy budynek dla turystów i tak dalej. No po prostu to była tragedia. Wszyscy ludzie, którzy byli stalinem i stałymi palcami tej wioski, załumbali ręce powiedzieli, że to jest tragedia. Dziękuję żebyście uszanowali tych, którzy opowiadają i na przykład jest telefon, można wyjść na chwilę, kawałek dalej. Albo pół półgłosem mówić i gdzieś tam też dalej. Bardzo Was no proszę. Szanujmy się na No to na mnie przyszła kolej. Tak jest. Y, to jest moja, y, moja. praca, mój obraz. Zawsze zastanawiałem się właściwie jaką rolę może to mieć obraz, że czego służy jaki ma przekaz. Tutaj mówię, zianko, o świetle yy, też chyba bardzo ważną Vermeera i w ogóle w sztuce jest tajemnica, która zawarta jest. Yy, w obrazie i e buki tej tajemnicy do końca nie odkryjemy. Zawsze się takim dziełem sztuki fascynujemy. No obrazy oczywiście yy, mają pełnią różną rolę. No, można zacząć od tego, że też coś zasłaniają, tutaj zasłaniają na przykład kawałek ściany. Dlaczego zasłaniają ją tą ścianę? Można by się zapytać, ale też chcą coś przekazać, coś opowiedzieć. I myślę, że przede wszystkim są takim miejscem, w którym zapisana jest nasza codzienność, nasza rzeczywistość, czyli te kryształy codzienności, o których mówimy, gdzieś tam się kumulują w obrazie i i znajdujemy tam jakieś swoje notatki, przemyślenia. No jest też jakimś rodzajem lustra, czy poetycko mówiąc zwierciadła. Obraz jest taką gąbką, która nasiąka rzeczywistością i, i jest jednocześnie pamięcią. Ale co do kryształów, to chciałem jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze jeden ważny kryształ codzienności. chciałem państwu pokazać. To jest ważne kryształ, że Tylko pusty pusty no tak, Jeśli można to pani. Pani Krystyna To mnie właśnie zainspirowało u Bermera. znaczy, tam, tam, tam, tam, tam. nie powstały teraz, tylko wcześniej. Tylko, że na przykład obra obraz Bermera, mleczarka, kiedy tam się leje, to mleko. To mnie to, to ta zwykła czynność. A te obrazy, które tutaj nawalowałam, to powstały kiedy weszliśmy do Unii i jakoś zaczęło w Polsce być lepiej. Wcześniej, jak człowiek zdobywał różne rzeczy, chodził tu i tam, taki był chaos. A potem nagle zrobiły się takie terytoria, po których się poruszamy. I te obrazy powstały właśnie takie jako terytoria. Dzięki tej zwykłej codzienności, dopiero jak ona się raptownie zmieniła, to jakieś oślinie na że... Że jest w takich kokonach, terytoriach, światach swoich, one mogą się łączyć albo nie łączyć, przenikać. Są granice i właściwie tych granic też się nie możemy zbyć, one są razy wyraźne, raz mniej, ale to wszystko tak współistnieje. Tutaj... Dziękuję bardzo. Mamy tu jeszcze. Tu mamy Łukasza weksy dwa komputerowe obrazy. Niestety Łukasza nie ma. Ale za to mamy naszego mistrza Wojciechowskiego, gdzie tam jest Janek Wojciechowski, jest nikt jest, jest on tam jest skromnie schowany. Tak, Na tutaj w kąciku, bo tam wcześniej to tak troszkę może. Ale tak, za tak. bardzo na widoku. Powiem szczerze, że mm, no, troszkę mnie.. Tak jakbym roz, rozproszył ten temat, o, tak może powiem. E, e, e, ja zaraz podejdę, e, bo e, i ten Wermer, i te kryształy codzienności, jakby dwie odpowiedzi mi się nasunęły. E, z jednej zrezygnowałem, zaraz powiem dlaczego. czy znaczy, chciałem przynieść rzeźbę. E, nie przyniosłem jej z dwóch powodów. To jest ta rzeźba, nawiązuje może do Vermeera, może nie, ja się nie inspirowałem, ale w każdym razie, w każdym razie jest to no, portret kobiety w ceramice, ładnie szkliwiony. E, przywiozłem go nawet z Orońska dzisiaj, e, ale... Mm, panem, tak, po pierwsze to jest moja żona, więc e, przykleić do tego tytuł Kryształ codzienności. <grystujesz> byłaby może lekka przesada, ale ale myślałem, tak, tak, tak, że traktem. muszę trzymać tego, kupierać się przed tym, ale wyszedłbym, no może trochę na... No właśnie, e, nie, <grystujesz> może nie, nie byłoby to najważniejsze. Po drugie, e, to jest ciężka rzecz. Po prostu już nie daje rady. E, więc, więc rzeźby. Żone mam szczukło, ale wyobraźny to jest jednak troszkę większe niż naturalne. Dosyć, no to nie jest odlew lepione, także to jest to, to dosyć ciężkie, więc nie przyniosłem rzeźby. Wybaczcie. I, chociaż bardzo chciałem, bo... Chociaż jestem przeświażony. Ale, ale to, samo. ja wiem, To jest ceramika, to, to jest ulepione z gliny. Z tej kręcenia. W związku z tym poszedłem troszkę w drugą stronę. I. i to pokazuję od pewnego czasu na tych naszych spotkaniach, Pokazuje wyimki z mojego notatnika, ponieważ ja prowadzę notatnik codziennie, codziennie. To troszkę, och, jednak leciutko to rozwinę. Jest takie słynne porównanie kondycji człowieka w epoce postmodernistycznej, Bodilarda. On porównał tę kondycję do Szecherezady. Jak pamiętacie, Szecherezada każdej nocy musiała opowiedzieć interesującą historię, bo jeśli nie będzie interesująca, to zginie. Otóż kondycja dzisiejszego człowieka polega na tym, że też musi codziennie wymyślać jakąś historię po to, żeby jakby uzasadnić swoją egzystencję. Więc ja codziennie wymyślam, nie wieczorem, bo wieczorem już mi głowa za bardzo nie pracuje, tylko wymyślam to rano. E, I takie historie, że tak powiem, one są notowane. I co jest ciekawe, po wielu latach, tak robię już od lat 40, Yes. No nie ma, nie ma lekko i to za tym, no, no, no, ta kondycja artysty też nie jest e, przecież, wiecie dobrze, zbyt przyjemna e, i, i, i, i lekka. E, 40 lat to robię. E, e, na dowód, z tego wyciągnąłem, to bramki oprawiam. E, dodatki z, wcześniejsze z lat tam, 91, 98, za tysiące ileś. Z tego ostatniego zestawu, z tego miesiąca wyciągnąłem jedną kartkę. Czy to jest z tego miesiąca? Są daty. Także można łatwo sprawdzić. I jakąś jedną kartkę aktualną dodałem. Co jest ciekawe, już, na, już kończę, że daje się wydobyć w tych notatkach elementy pewnej struktury. Coś w rodzaju krystalizacji pewnej figury. Moje życie, Zbudowany jest na pewnej figurze. Ta figura, ona się tutaj powtarza, ją tutaj widać. Czy to jest kryształ, Przemku? Bo, Można nazwać. Bo, właśnie, ja pomyślałem sobie, że może to jest a propos. Absolutnie jest kryształ, bo się wykrystalizował. Bo się wykrystalizował, więc, więc jest kryształ codzienności. Można by nawet powiedzieć w czystej formie. Także przyniosłem taki kryształ i e, e, notatkę z tego e, powiesiłem. Dziękuję. <głos> <głos> <głos> <głos> Mamy ostatnia Pani prezentacja i naprawdę bardzo prosimy, żeby osoby, które tak głośno i namiętnie dyskutują, wstrzymały się. Są dwa gatunki homo Jeden co pali w piecach, a drugi co nie pali. I y, naprawdę zaręczam, że y, zrozumieć się nawzajem y, nie są w stanie, ale mogą się Ci, co palą z tym i co nie palą. I co nie palą. Ale mogą się nawzajem rozmnażać i potomstwo również jest płodne. Ten pierwszy dominował nie, tak. przez długi, długi czas, ale zaczyna jak na ptaczek, malutko wymierać. I ten gościu, co dostał w tym roku Nagrodę Nobla z medycyny, no to myślę, że niedługo będzie mógł zająć się właśnie porównywaniem DNA tych dwóch różnych sapiensów. Czy ktoś z was pali w piecu? Ja paliłem no, no. 40 lat Cześć. temu. Jesteśmy w mniejszości. Jeszcze trochę. Jak rzeczywiście No, tak jak, tak, jak na dniach Wypierali, wypierali, aż się skończyło. No i tyle o samym nie ma co mówić, bo to jest, um, Bóg, jest zwykła wątpliwość. Bardzo cenię piece, bo są bardzo zdrowe. Zależy czym się pakuje. Jeśli gumowym ekogroszkiem, to dzięki. Jeno węgiel, i to. Węgiel, jak sąsiedzi u mnie na. Są rejony, że y, miejsca gęściej zabudowane, że jest tak siwo, że no tak, w samochodzie tak, poszukać. Tak.